Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Dzisiejszy hangout trochę też wakacyjny. Roboty dużo, ludzi jeszcze więcej, prawda? Lekarze jak zwykle na urlopach. I jak co roku zaczyna się zabawa z badaniami uczniów, prawda? Ci młodzi ludzie. Idą ze szkoły podstawowej do tam jakiejś innej prawda szkoły. A tu się potem okazuje, że część z nich zamiast trafić od razu do szkoły i się uczyć to jeszcze musi zaliczyć przed wakacjami lekarza prawda i niby są jakieś tam firmy medyczne, które badają za darmo i, i w większości że tak powiem, osób, to się należy. Natomiast w praktyce jest tak, że niestety yy, młodzi ludzie zdają jakiś egzamin, przedwczesny egzamin dojrzałości, prawda, czyli albo sami, albo rodzice muszą znaleźć lekarza, który wystawi jakieś tam zaświadczenie odnośnie zdolności, czy braku przeciwwskazań do uczestnictwa tam w jakichś zajęciach, prawda? Tutaj masz jeszcze takie po, yy, poglądowe filmiki, tam to dotyczyło szkół ponadpodstawowych, to tu chyba dotyczy bardziej studentów, prawda? Także zarówno uczniowie szkół ponadpodstawowych, jak i przyszli studenci, są często zobowiązani do badań uczniów, prawda? Już czasami mam dosyć, ponieważ powinny to załatwić placówki państwowe. Być może już oglądałeś moje wcześniejsze hangouty i wiesz, że mam napływ marynarzy z Ukrainy. Niestety ich portowe miasta Odesa, Helsoń, Mariupol. Część z tych miast już jest pod, że tak powiem, nową okupacją. Odesa jest zupełnie odcięta od świata i wszelakie badania te osoby ci marynarze ukraińscy muszą wykonywać poza swoim krajem. A być może nie wiesz, że Ukrai Ukraińcy są drugą po Filipińczykach grupą marynarzy do wynajęcia. Prawda? No niestety ich morze czarne jest patrolowane przez różnego typu Okręty wojenne, praktycznie tam nic nie można zrobić, no i jakimś cudem trafili oni do mnie i się badają, prawda. Jeżeli jesteś na czacie, to się odezwij, zadaj jakieś pytanie, prawda, tutaj Gdzieś tam po tej mojej stronie lewej, po swojej prawej masz czat i warto napisać coś, zadać jakieś pytanie i wtedy udzielę odpowiedzi. Pierwsze pytanie nie będzie z czata, tylko będzie z maila. Witam Pana bardzo serdecznie, piszę do Pana z pytaniem, czy jeżeli nie widzę na jedno oko prawe, to czy mogę przystąpić do kursu prawa jazdy kategorię A, ponieważ słyszałem, że do kategorii A musi być idealny wzrok. Czy lekarz dopuści mnie do prawa jazdy kategorii A z taką wadą z góry? Dziękuję za odpowiedź, serdecznie pozdrawiam. No, czy lekarz mnie dopuści prawda? tego, co... To... To nigdy nie wiadomo. Natomiast yy, idealny wzrok to trzeba było mieć parę lat temu. Yy, nie dopuszczano osoby z, z widzeniem jednoocznym czy z brakiem jednego oka czy z niedowidzeniem jednego oka bardzo dużym do prawa jazdy kategorii. A potem się przepisy zmieniły. No i od paru lat jest to jakoś tak, że tak powiem, na korzyść motocyklistów czy kandydatów na motocyklistów, że ten wzrok, nazwijmy to, nie musi być tak idealny jak kiedyś, prawda. No to samo dotyczy w tej chwili ciężarówek, to samo dotyczy tam jakichś innych pojazdów, prawda, autobusów, nawet tramwajów, prawda. Czyli, no, nie chcę się wierzyć, ale no tak jest, prawda. Czy to dobrze, czy źle, możemy tam podyskutować, ale dla Ciebie jako przyszłego motocyklisty na pewno próg wejściowy się obniżył, prawda. Kolejne pytanie z cyklu widzenie obłoczne. Witam, proszę napisać, czy potrzebne jest poprawne zaliczenie badania stereoskopowego do pracy na wysokości powyżej 3 metrów. Na YouTubie wypowiadał się pan, że nie jest to wymagane. Widz tutaj mówi, że nie bardzo rozumiem, co to jest to widzenie stereoskopowe, prawda, że widzi prawidłowo jedno, jednym okiem, widzi prawidłowo drugim okiem, jednakowo dobrze i ostro, jednak nie posiada widzenia stereoskopowego. Trochę z tym jest paradoks, ponieważ jednym i drugim okiem widzę jednakowo ostro, a jestem niby jednooczny, czy na badaniach Jestem traktowany jako jednooczny, czy jednak traktowany bardziej ulgowo, prawda? No, yy... dla lekarza jest to jasna różnica, że widząc na jedno oko i na drugie oko, możesz mieć tak zwanego zeza naprzemiennego, prawda? Natomiast niestety w Twojej głowie. W twoim mózgu nie wykształciło się widzenie stereoskopowe, prawda? I ta sama historia co z motocyklami. Jeszcze do parę lat temu nie było do pomyślenia, żeby ktoś nie mający widzenia stereoskopowego yy, przeszedł badania, prawda? Wysokościowe powyżej 3 metrów. Co bym tam na nową władzę, złego czy dobrego nie powiedział, zrobili porządek, wprowadzili przepis, że jednak możesz praktycznie nie mieć widzenia stereoskopowego, ale pod pewnymi warunkami. Tutaj, z tego co rozumiem, że jedno oko i drugie oko ostrość wzroku jest dobra, czyli są duże szanse, że przejdziesz, że ten widz przejdzie te badania, prawda, czyli jest o tyle tutaj ciekawe, że chciałem jeszcze dodać, że nie mam zeza, stygmatyzmu i innych znanych mi wad wzroku, efekty 3D w kinie są dla mnie widoczne, na badaniach mam problem z testami stereoskopowymi. Proszę napisać, czy to można wyleczyć, czy są jakieś metody ćwiczenia, bo w, przy w moim przypadku jest ta przypadłość dosyć wyjątkowa chyba, że to bardzo chyba, że to bardzo częste, że ludzie widzą poprawnie, a mają problem z stereoskopowymi no, no problem jest taki, że nie jest to aż tak wyjątkowe jak się widzowi wydaje bardzo często no, ktoś pozornie coś tam widzi tylko nie wiadomo co widzi prawda? Prawo ma... Dzień dobry, dwa pytanka. Mam minus 0,5 na jednym oku. Czy mam szansę na kategorię C? Czy jest możliwe uzyskanie zaświadczenia o braku potrzeby zapinania pasów? No, jeżeli... Tak jak to tutaj wspomniałem wcześniej, jeżeli to jest tylko minus pół dioptrii na jednym oku, i nie ma żadnych innych przypadłości. Bardziej myślę tutaj o zaburzeniach widzenia zmierzchowego, o zaburzeniach widzenia kontrastu, prawda, czy wrażliwości na olśnienie, no to szansa spora jest, prawda. Czy jest możliwe uzyskanie zaświadczenia o potrzebie braku zapinania pasów? Lekarze bardzo rzadko to dają, także Możliwe teoretycznie jest, prawda, ale jak to będzie w praktyce trudno mi powiedzieć, prawda. Wydaje mi się, że jednak kierowca zawodowy powinien jeździć w pasach bezpieczeństwa, prawda. Jest to troszeczkę... Mimo wszystko związane do czegoś te pasy służą i jak sama nazwa ich wskazuje to przede wszystkim służą do poprawienia twojego bezpieczeństwa. Różnie z tym bezpieczeństwem bywa, ponieważ czasami ktoś się tam w pasach zachleszczy i spł spłonie w samo, że tak powiem, spłonie, zakleszczony w samochodzie, no ale takie to są czasy, prawda, no co, coś za coś. Dobrze, jeżeli yy, yy, wie pan, prawo ma, wie pan, to trochę fobia rodzinna, bo członek rodziny spłonął w samochodzie i tylko dlatego, że się nie mógł odpiąć, panika złapałem. No to dokładnie żeśmy powiedzieli prawoma o tym samym przypadku, prawda. Jeżeli wszystko jest dobrze to te pasy ratują życie, ale samochody mają to do siebie, że podczas wypadków szczególnie jeżeli sobie zatankujesz po te 8 zł z groszami pełny bak to mogą się zapalić, prawda i złapie panika i Ktoś po prostu się zhajcuje żywcem, także tak też się zdarza. Dobra, tak patrzę, że, że, że więcej chętnych na czacie do pytań nie ma. Jeżeli nie ma, to ja już powoli będę kończył, że tak powiem, swój dzisiejszy występ. Mam tam jeszcze coś do załatwienia. Natomiast y, mówię jeszcze raz, bardzo, bardzo dużo roboty w przychodni, jakieś tam tłumy, naprawdę tłumy y, y, Zaczynając od tych marynarzy ukraińskich, prawda, po, po uczniów szkół ponadpodstawowych jest bardzo dużo pracowników na tak platformy wiertnicze, jest dużo zwykłych pracowników budowlanych, Także naprawdę troszeczkę, że tak powiem, historia się lubi powtarzać, ile by człowiek nie robił, to nie jest w stanie przerobić wszystkiego, to co, to, co że tak powiem, by chciał, nie jest w stanie pomóc wszystkim osobom tym, co by chciał. Prawo czy można przyjść do Pana na konsultacje odnośnie tych pasów? No pewnie, że można. Weź jakiś sensowny, znajdź powód, prawda? Zdrowotny i coś tam, coś tam można pomyśleć. Ostatnio nawet był ktoś, przyjechał ktoś ze Śląska w sprawie pasów bezpieczeństwa. Jakoś tak się okazało, że Problem miał taki dosyć techniczny, może nie miał fobii rodzinnej, prawda, że ktoś się tam w aucie spalił, ale miał tam w jakimś małym miasteczku cztery sklepy w rynku. No i te sklepy, jak już wjechał na ten rynek, to wyładowywał towar i z jednego sklepu do drugiego, że tak powiem, nie zawsze te pasy bezpieczeństwa zapiął, a miejscowy policjant przy okazji robił jakieś wyniki, prawda? No wyniki takie, że, że tam chyba złapał go ze cztery razy na tych pasach. Za każdym razem chyba po dwie stówy, jakieś tam punkty karne. I to jest wszystko fajnie do momentu, kiedy tych punktów nie masz bodajże 21, jeżeli dobrze mówię. Jeżeli się nie pomyliłem, no to wtedy sobie jeździsz i się nie boisz, prawda? Tam dwie stówy nie majątek, ale można by się zastanowić, czy, czy, czy nie rozwiądę go yy, jakoś całościowo. Ja na przykład jestem zwolennikiem jeżdżenia w pasach bezpieczeństwa na trasie, to uważam, że, że ma, ma, że tak powiem, znaczny sens. Natomiast tam od, od sklepiku do sklepiku, sklepik tu, sklepik tam 100 metrów dalej, drugi 200 metrów. Nawet się nie zdąży rozpędzić, no to można już, że tak powiem, sprawę rozważyć. Cześć Mariusz, witam doktorze, pozdrowienia z Tychów, prawda? No, dobra, jeżeli mówię, jeżeli masz jeszcze jakieś pytanie, to Ostatnie pytanie, tam na czata. Pytania jakieś związane, mówię, z badaniami marynarzy. To są pierwsze pytania z badaniami medycyny pracy, badaniami kierowców. No i oczywiście pytania dotyczące badań uczniów. No to. Jeszcze tam minuta, dwie czasu znajdę, ale wydaje mi się, że 15 minut mojej pogaduchy to już jest wystarczająco, żebyśmy tutaj sprawę powoli kończyli, tym bardziej niedziela. Ja się muszę jutro przyszykować do roboty. Ty być może też, także trzymaj się do następnego razu o, mówił Dariusz Kraśnicki z Wrocławia, lekarz medycyny transportu, lekarz medycyny pracy, jeżeli masz coś do powiedzenia i oglądasz powtórce, to zrób to już w komentarzu do tego wideo, masz ochotę zasubskrybować, super, od razu wtedy puknij w dzwoneczek, żebyś otrzymywał jakieś tam bieżące informacje, bieżące powiadomienia, no i tyle. Jeżeli już bardzo chcesz to warto przyjechać do Wrocławia, cześć.